To New Yorka, to jest tak, że w ręce trzymam na to nie żadna fjolka, Zostaw, to jest ta posta, od kosta po prostu to właśnie w ten sposób to jedna proszka Hej, jedno ci wyjaśni. na stukaw, to właśnie wymaga wyobraźni Jeśli masz, to korzystaj z życia, właśnie w ten sposób to jedno Wyniknie no. do nadużycia, do spożycia, jeden motor może być to jak spinał, to ta komórka może być Jedno to to jest nie urga, ej To, jedno mogę w górach też właśnie w ten sposób ja dominuję jak w żądło Ostroś, tak jak, jak minącie, ej Masz komfort jak w fokusie, ej Bo byś nigdy nie trafił do fokusa Policaj, ha, bundem, ej Nikt nie wymusza, ej To jest jedno, we mnie jedno sedno Wiesz co, pierdolić wszystkim Przez odpowiednio ty żaden mafian. To jedno, wiesz, Polacy mamy to Koronacy, bo to jedno jest to bo, to, Ej, tu to może być Jeden hajs, Jestem bolny od wynalazku, Mam to na plaskość Fajty chce mnie weszł to jest tak to M.M.S. Nie pokonasz, jedna jest kabina, zaczynaj w ten sposób już trzech, które podtrzymać. Nadmierzali na zasadę, z ten sposób potę dopyta, standard, tego miasta mówi, że duża wezna z dana, z W ten sposób jestem w środkiem, po STR, dużo mekreś nie zobnieść, wasz dobry poste przed nami to przyja, ten sposób już powierzono, że to lepiej się oddychajesz. Poczuj zioło, full color, no stop, od stopa wierząco, mógłby ci obchodzić. To został, jedna jest mi postaw, koszta, na zawsze wieś, to jedna słodka idea, od słowa na żyja, dlatego mu wiedział, to słowa wątpię, ja na to mogę zmieniać, on stąd losu, stąd się wziął, tu, ek, te dokoś tu, ek, mogę pokazać to tobie, że to ten, co że zmieniać, to się robi, tej, mogę pokazać tobie, że rołem to różnie, w ten sposób wschłaniamy jedno wytwórnie, już nie ustawiono, kwa po ulą, w ten sposób to tak stworzono, ej Kojarzywszy liczby szybkimi strzyba się nie szybkim nie. W ten sposób nawet mi ktoś nie się, to nie zasięg W ten sposób to gra się a...